No się ma widzowie dzisiaj zastanowimy się nad bardzo ważną rzeczą, mianowicie czy Gregory to tak to tak naprawdę jest robot tak. Zbudowany w 80. latach po tym jak umarł. Zresztą e, czyli chłopiec na 4 e, Zapraszam Was do. W prawym górnym roku macie odcinek Mondara. Zanim zobaczycie ten, to zapoznajcie się z tamtą teorią. A ja dzisiaj będę jej zaprzeczał, czy się nie skreślam jej totalnie, ale dam argumenty na to, że, że to nie może być prawda. Dobrze, zacznijmy od tego, że... mam dużo rzeczy, ale zacznijmy od tego, że... Yy, chłopiec na Paczpórki był takim... no, no był... płakał no sto, bał się i takim ciapą był, a ten... no jakby... wiecie, co na... co na... Na jego miejscu, serio, mielibyście odwagę wejść do, włamać się do tak pizzerii z, znaczy pizzerii, no galerii, tak jakby nazywajmy, to mega pizza plexa, plexu i, <ścoughs> i rozwalić tyle animatroników, mianowicie, e, trzy no, jeszcze za tonem to cztery, kurde, e, no ja nie wiem, no, ja nie wiem, nikt by nie miał, nikt by nie miał takiej psychy, więc no, po prostu inny mają charakter. Ja rozumiem, że... Znaczy no jakby to był robot, no to by chyba miał charakter taki jak poprzedni, a nie inny. Fajną rzeczą jest to, że każdego animatronika oślepia fast kamera, albo fast blaster. No nie, my nie możemy się strzelić fast blasterem, ale za to, jak używamy fast kamery, yy, to oślepiamy wszystko wokół. Mianowicie wszystkie te i tak dalej, yy, na Starboty to nie działa, ale to jest tylko glitch, bo tak naprawdę powinno działać, bo na niektóre działa, na niektóre nie działa, więc powinno działać, ale no się psuje, więc chodzi mi o to, że jeśli oślepiamy wszystkich wokół, to my też powinniśmy zostać oślepieni tym, no bo co, no zamykamy oczy, no nie, przecież dalej ma otwarte, zresztą inni mówią, że o, nie widzę nic, i na chwilę się zatrzymują, a my jakoś się nie zatrzymujemy. Wszystko widzimy, więc no jakby był animatronikiem, coś w sensie no robotem, y, tym bardziej z lat 80. no to raczej by go to ślepiło, nie? No jakby. Kolejna sprawa, że. Chłopiec y, na czwórki y, to było prawie że 40 lat temu y, w tap 4, a. No, jakby 1800, znaczy 1983, a teraz w yy, Nafie jest 2025, więc, no, jakby nie patrzeć, 40 lat różnicy. Ja rozumiem, że w 80., czy tam 90. latach go zbudował Redbird, prawdopodobnie, ale no, według tej teorii, ale tak naprawdę to, to po co, co, on dalej żył, jakby, nie wiem. To w końcu co z Fredberem? Bo jego ja nigdzie nie ma, nigdzie go nie widzimy, jakby on był tamtą był maskotką, a teraz to kluczakiem, a teraz to, no, no gdzie on jest, no na pewno nie w Fredim, bo w Fredim jest Mike, więc no, co, co poradzić, poza tym, po co by miał yy, po 40 latach dopiero, no jakby, nie wiem, już nie mógłby od razu zbudować, jakoś rozbudować go, żeby starszy był, poza tym, jeśli mamy back-ending, gdzie uciekamy z Plexu, to y, okazuje się, że on jest bezdomny, Grzesiu. W, w dodatku, y, przykrywa się siedzi w kartonie, żeby mu nie było zimno i przykrywa się y, tym, jak to się nazywa, y, gazetą, żeby mu nie było zimno. I to widać po jego twarzy, że jest mu zimno, y, więc no robotowi nie może być zimno, jakby no. Robot no nie może być zimno, bo, bo nie, nie, nie czuje. Znaczy na przykład taka sztuczna inteligencja może tak, ale, ale no nie robot z 80. czy tam 90. lat, no bez przesady, jeszcze by czuł zimno, no to przykrywał się, bo mu było zimno, więc to, to wykluczamy, że jest robotem, bo to nie pasuje do tego. Kolejna sprawa to jest to, że gdy true endingu spotykamy się z Aptonem, to myślę, że. Jakby źle on wyglądał, no to cały czas patrzy na nas przez ten swój komputerek, a my na niego, więc on powinien raczej nas rozpoznać i nie próbować nas... Yy, nie wiem, przejąć Freddy'ego, żeby on nas zabił. No jakby to jest trochę takie węże, on mógł nie zauważyć tego, że to jego syn i zaraz go zabije, ale no... Włodka. Poza tym, na przykład, mamy sandropa. Kolejna rzecz, mamy sandropa. Sandrop... No nie wygląda na jakiegoś mięśniaka siłacza, on jest po prostu chudziutki i taki, no... No nie jest, on jest bardziej do, nie wiem, skaka, skakanek i tak dalej, a nie, do jakiejś y, pracy... Pracy, gdzie potrzeba dużej siły, więc... Jeśli spojrzysz na to, to gdyby Gregory był robotem, to nie trzeba by go było podnosić. W sensie, pf, gdyby Gregory był robotem, to by pewnie ważył bardzo, bardzo, bardzo dużo. No może przesadzam, ale dużo by ważył. I taki chudziutki i słaby Sandro, pomimo że jest z metalu i pomimo że yy, coś tam mówię, podnieś nie jest taki mega słaby, to jednak no dzieciaka ileś tam nie wiem ile on ma, ma metr czy ileś, no raczej by nie podniósł całego z metalu. No, no jakby wiecie, no to, to, to nie jest takie proste i to jest ciężkie, więc ja to też wykluczam, to jest taka mało istotna rzecz, ale jednak hmm. ważna. Jeśli mamy normalnych ludzi, to zawsze w grach jest kawałek staminy, gdzie można pobiec i potem się męczy i trzeba poczekać, aż się załaduje. I Grzesiu też coś takiego ma, więc to daje, że jest roboty, w sensie robotem. To daje nam dowód, że jest też człowiekiem, bo... Zaraz to rozwinę, bo... Ludzie się męczą, więc biegnie chwilę i słabnie, i zaraz odpocznie, idzie powolutku i dalej biegnie, więc to jest ten, to jest y, też dowód, ale można to też wytłumaczyć tak, że y, jakby ma baterię i chwilę dłużej ma mocy, a potem na chwilę słabnie, bo musi naładować się, ale on, no nie, no to jest po prostu głupie, jakby był robotem, to by chyba mógł wejść do tej stacji ładowania, nie? Poza tym, no, on też nie ma nieskończonej mocy. Więc musiałby tam chodzić. Ani, ani razu tam nie wszedł. Animatroniki, na przykład takie jak Freddy. Trzeba ładować wiele razy, jakby się nim cały czas chodziło. A... A Grzesiu, nie wszedł ani razu. No może raz, ale to tylko po to, żeby się ukryć, nie po to, żeby się naładować, więc... No musiałby albo mieć jakiś mały akumulator w środku yy, zasilający go, albo ja nie wiem, no. No to jest trochę taka głupotka, więc no, to też wyklucza teorię. No i jeszcze jak mamy ending, gdzie z Vanessą, gdzie y, ratujemy Vanessę, chyba to bodajże było w końcu y, roboty się, y, no, afton traci kontrolę nad y, całą placówką, nad wszystkimi stambotami, w ogóle animatronikami i uciekamy z Vanessą, w sensie Vanessa tak jakby nas adoptuje i bierzemy głowę Frediego i no i Grześ i Vanessa jedzą sobie lody. No dobra, ale jakby był robotem, no to... No po co by miał być lody? Jakby no to jest też trochę takie... Nie miałby jakiś lodów, żaden animatronik przez całą grę nic nie zjadł, więc... No on też raczyby nie powinien jeść. No i teraz tak. Kto zbudował Gregorego teoretycznie według tej teorii? No, pierwsza, pierwszy punkt jest Fredbear. Ale co się z nim stało? Być może jak go zbudował, to po prostu. Nie wiem, no, chyba nie umarł, nie wiem, musiałby się spalić chyba, żeby.. nie wiem, no on też nie był zabity zabitą duszą, więc on po prostu to, to był pluszak, no, no. Nie no to jest po prostu głupie, no. Jakby. Nie zaprzeczam tej teorii, ale to jest głupiutkie. No więc, yy, druga teoria, w sensie drugi.. Yy... Drugi sposób to jest taki, że Afton go zbudował, ale gdyby Afton go zbudował, to by go nie porzucił i... no jakby... no nie, no nie, no nie, no nie. Dlatego stał się zły, bo właśnie mu syn umarł, więc to by nie miało sensu, więc Fredberg go musiał zbudować, ale on jest pluszakiem. Więc... no Afton nie zabijał wcześniej, on zabijał później, a nie przed yy, 83. więc no... nie wiem skąd ten Fredberg w ogóle mógł z nim rozmawiać, no ale no dobrze. To jest taka trochę dziura formula. I kolejna rzecz, że Fredbear yy, jakoś musiał go zbudować, więc albo zrobił tak, że zbudował tak jakby robota animatronika i za pomocą remnantu wsadził jego duszę do tego robota. I no, i tak. I może ewentualnie trochę ją podrasował, ale druga sprawa, no wtedy jeszcze remnantu nie było, więc to nie chodzi w grę. Bo Afton go odkrył trochę później, leciutko później, więc yy, druga sprawa to jest, yy, że po prostu zrobił robota, ale w takim razie przez całą grę nie widzimy, żeby ani razu Grześ miał jakąkolwiek rysę, nie ma ani jednej rysy, pomimo że takie przygody, przygody przeżył tyle razy, yy, no powinien mieć rysa gdyby był robotem, a nie ma żadnej rysy, więc to też nie wchodzi w grę, to też jest takie trochę... Każdy animatron, coś mu się stało i chociaż jedną ryskę by miał, tak jak każdy robot, nie? a jemu ja się nic nie się stało. Zresztą widać, że to nie jest jakiś ten, on nie ma łączeń też. Każdy animatron, szczególnie w palcach, ma łączenia, żeby mógł poruszać ręką, nogą, palcami wszystkim, głową, a za to... Y, tak zwany Gregory Grzesiu, y, on nie ma, on nie ma łączeń. Więc co, ktoś, ktoś po prostu zdarł z jakiegoś dziecka skórę i mu narzucił i w sensie założył mu na jego metal i, i co, i ten, ale no nie, no to wygląda jakby normalnie miał kości i wszystko, on nie wygląda jak robot. A zresztą nawet jakby ktoś jakąś skórę z jakiegoś dziecka ściągnął i nałożył na niego, ta skóra by zgniła po jakimś czasie i po prostu wyglądałby jak zombie, więc no... O, no to jest też troszkę takie zaprzeczające tą całą teorię. Ale, nie mówię, że teoria jest głupia, ale... No ale, ma swoje minusy. I w tym odcinku zaprezentowałem wam wszystkie moje rzeczy, y, argumenty, jakie zaprzeczają tej teorii, i jakie stwierdzają, że ta teoria to... No, lekki, że tak powiem... Y, nie wypał, no ale... To ja by była spoko. Mam nadzieję, że film się spodobał i do zobaczenia. Badajcie też na inne moje filmy.